Tutaj mamy skrzyżowanie o ruchu okrężnym i objedziemy sobie to, pojedziemy na wprost. Czyli przed tym skrzyżowaniem trzeba będzie, ale to bezpośrednio przed skrzyżowaniem, zredukować dwa biegi w dół czyli do trójki. Zobaczyć, czy nikt nie jedzie, i na trójce objechać sobie to skrzyżowanie. Na razie tu nie omawiamy znaków, bo jesteśmy na etapie opanowywania pojazdu. Zrzucamy sobie do trójki trójka, trójka puszczamy sprzęgło bardzo delikatnie i patrzymy czy tam nic nie jedzie skręca jedziemy i patrzymy w prawej usta, żeby nie zahaczyć garażnik i jedziemy sobie, jedziemy śmiało, śmiało, śmiało i tu będziemy zjeżdżać na obole i musimy pamiętać, że trzeba wypuścić przód dalej. Jedziemy na wprost, jeszcze nie kręcimy, jeszcze nie kręcimy. Teraz dokręcamy, patrzymy, kontrolujemy sobie postępów i to bieg w dalej. Tu zaraz będziemy mieli skrzyżowanie z sygnalizacją świetną, gdzie pojedziemy w prawo. I proszę zwrócić uwagę, że to skrzyżowanie jest pod kątem ostrzejszym, czyli takim. I żeby się zmieścić autobusem, trzeba rozbić ten zakręt na dwa, czyli. Dokręcić, wypuścić i drugi raz dokręcić. Włączamy kierunkowska z prawo, Podjeżdżamy sobie. Widzimy, że tam stoją za, y, oczekujące samochody. Jeżeli ten samochód nie ruszy, to my będziemy musieli go ominąć, a wypuścić nos za tym samochodem. Tam będziemy potrzebowali troszeczkę miejsca. Pojechał za szczęście, ale. Z drugiej strony nie będziemy mogli sobie przećwiczyć. Czekamy na zielone światło. Ten gający pomarańczowy ludzik mówi, że tam jest światła zielone były. Jedziemy sobie cały czas na trójce i jeszcze kręcimy, kręcimy, kręcimy, kręcimy, kręcimy, kręcimy, kręcimy. Prostujemy, dokręcamy, wyprostujemy, prostujemy, prostujemy, prostujemy, prostujemy. Jeszcze wyprostujemy za i znowu dokręcamy, patrząc prawe lusterko, udało się. I jedziemy. Jedziemy na wprost, jeszcze tutaj na tym yy, następny bieg. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jeszcze nie kręcimy, jeszcze nie kręcimy, koła idą za nami, i teraz dopiero kręcimy. I jedziemy sobie.